Ciepi 2005. Ostatnia skrzynka z moich zakupów z 2012 roku. Dla mnie niezwykłe wino, bo jak wypatrzyłem na kartonie LY2012, 12, znaczy, że wino zostało zabutelkowane 201 dnia 2007 roku. Mhm. Czyli nie pracowałem jeszcze wtedy dla rodziny Markizów Macei, ale, o ile dobrze pamiętam, moja historia w gospodarstwie rozpoczyna się na początku listopada 2008 roku. Jedną z rzeczy, zresztą nie mogło być później ani wcześniej, bo karton został wyprodukowany w 2008 roku, więc na pewno było, na pewno było w marcu 2008 roku i wtedy, e, wtedy e, tak naprawdę trafiły, trafiły do nas e, m, kartony, do skrzynek, a skrzynki były sukcesywnie zamykane w okresie zimowym, wtedy kiedy jest trochę mniej pracy przy winie, albo więcej pracują nasi koledzy w winiarni, a my na butelkowaniu pracowaliśmy trochę mniej. Zobaczymy czy się uda otworzyć. To jeszcze stara metoda zamykania, bo skrzynka była zamykana do któregoś roku gwoździami, takimi prawdziwymi, a później już niestety szywkami, więc spróbujemy ją otworzyć, nie podważając niczym, nie łamiąc, nie łamiąc skrzynki. Nie zawsze to wychodzi, ale może się. O jest, może się uda. Jest moc. Zobaczmy, co zostaniemy w środku. A to trochę Nie Jest. Minęło 14 14, 14 lat od momentu, od momentu, kiedy je zamknęliśmy. Wyglądają absolutnie perfekcyjnie. Leżały w świetnym miejscu, więc nie miałem takich pełnych obaw, ale zawsze jakiś... E, jakiś myśl, że coś poszło nie tak, jest Siepi 2005 jakie inf informacje tutaj na butelce są? butelka, butelka albo inaczej samo, samo wino jest zawsze mieszanką 50% Sangiovese i 50% Merlota tylko w najlepszych rocznikach, tylko w najlepszych wtedy kiedy wino się do tego nadaje Dwa takie roczniki, które znam, 2009, na pewno 2009 pamiętam, nie pamiętam, który jeszcze, kiedy Siepi nie pojawiło się, nie zostało zabutelkowane. Najważniejsze wino rodziny Markizów, Markizów Macei. Tego mhm. ja porównuję trochę, to, jakbyśmy mieli okręt, do Bandery, na żaglowcu, tak, na, na samym, że jest Bandera. Czy, czy flaga, to, to jest taka flaga, bo oczywiście y, y, y, żagle to jest Fonterutoli, czy Castello di Fonterutoli, a to jest czymś, czym różna się chwali. A Zapraszamy. jaka jest różnica w tej koncepcji między żaglem, żaglem a, a banderą? <laughs> między żaglem a banderą, to jest niezwykłe wino dopracowane i jest go naprawdę niewielka ilość. Aha. To jest taka wisienka na torcie, czyli taka właśnie bandera, natomiast żagiel służy do napędu okrętu, okay. czyli żaglowca, czyli ta produkowana jest świetnej jakości wino, ale w takich ilościach, które niosą okręt do przodu, czyli pchają gospodarstwo do przodu i uh -huh. to są dwa wina, Fonterutoli, Chianti Classico i teraz Castello di Fonterutoli Gran Selezione. Od kilku lat, kiedy pojawiła się nowa denominacja, i to są takie dwa olbrzymie żagle, które dają napęd dla gospodarstwa. Jest Jasne. oczywiście oprócz tego całe mnóstwo mniejszych żagli i pomocniczych żagli, ale to powiedzmy, że Castello jest takim żaglem, a spinakerem, a spinakerem jest Fonte taki, który daje napęd. Jasne. Zapraszamy. Stiernik 2005, ostatnie 6 butelek, jakie są dostępne, no myślę, że nie tylko w Polsce, ale w ogóle czyli w prywatnych rękach. Do zobaczenia.